Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was z zwariowanego studia Komplata Kolba TV. TV. Dzisiaj specjalny odcinek na Luzaka. A dlaczego? Zaraz Wam wszystko powiemy. Zapraszamy. Zapraszamy na odcinek. No, to pewnie zastanawiacie się dlaczego wyglądam jak złodziej. Nie pitłem z więzienia. To jest zapowiedź tego, co niedługo będzie się działo, a będzie się działo naprawdę bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Przede wszystkim już w najbliższy weekend, a to jest data 5-7. W Sosnowcu będą się międzynarodowe targi Expo, Expo, Hunting. Expo Hunting, gdzie Kolba oczywiście będzie prezentowała Wam nasze produkty. Stoisko numer 186, a na nim znajdziecie marki takie jak Vortex, Phoenix, Workshop, Benchmade. Mate. Więc. Cała nasza śmietanka na naszym stoisku. No i jeszcze mamy dla Was niespodziankę. Dwa konkursy. Dwa konkursy i dlatego też jestem ubrany jak więzień, ponieważ mamy fotobudkę. Będzie fotobudka na stoisku i będziemy sobie robić zwariowane zdjęcia, naprawdę zwariowane zdjęcia. Nasze stroje, nasze przebrania to właśnie zapowiedź tego, takie preludium tego, co będzie się działo na stoisku. Będziemy udostępniać Wam różne dodatki i różne kostiumy przebrania w którym będziecie mogli robić sobie fantastycznie odjechane zdjęcia. A warto! A dlaczego warto? Bo jest mega fajna nagroda. A nagrodą jest lornetka marki Vortex Fury. O wartości prawie 6000 złotych, więc jest o co walczyć, jest w co się przybierać. Trzeba być kreatywnym i najlepsze, najbardziej zwariowane i śmieszne zdjęcie. Wybierzemy i nagrodzimy. 11 kwietnia. Właśnie tą lornetką. Jest tak samo drugi konkurs. Tym razem będzie bardzo ostro i będziemy rżnąć. Będziemy rżnąć, tak. Będziemy rżnąć na stoisku Kolba. Co będziemy rżnąć? Drewno będziemy rżnąć. Po prostu. Na czas i na wagę. Brzmi groźnie. <śleskli> <śleskli> <śleskli> <śleskli> <śleskli> <śleskli> konkurs będzie polegał na jak najgdy urżnięciu 100 gramów drewna, albo przynajmniej odcinka lub kawałka o zbliżonej masie w jak najkrótszym czasie. Więc jeżeli macie dobre oko i jesteście pewni urżnięciu, Serdecznie zapraszamy Was do Was, do nas, bo na naszym stoisku dzięki nam możecie wygrać piłę silki Gomboj. W każdym dniu tak naprawdę yy, pół godziny przed, przed zakończeniem, zakończeniem yy, targu będziemy losować nagrodę, więc dla cierpliwych i dla tych, którzy mają najlepsze oko Będą fajne piły do wygrania, z których będziecie mogli od razu skorzystać. Więc serdecznie zapraszamy. To co? Widzimy się na targach? Lecimy się pakować i widzimy się na targach. A ja sobie jeszcze walne zdjęcie w autobiecce. Na razie! Na cześć! razie! Do zobaczenia!